Czy on tęskni? Czy ona tęskni? Jeśli patrzą kobiety lub mężczyźni, dopasujcie oczywiście do płci waszego partnera. Zobaczymy jaka jest tęsknota i czy w ogóle ona jest u twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych państwa na czytaniu z kart tarota oczywiście cieszę się, że jesteście że zaglądacie tutaj w trudnych waszych emocjonalnych chwilach chciałam wam powiedzieć, że dziękuję za piękne komentarze dziękuję, że kanał się rozwija i proszę was o więcej lajków z ciuczkiem w górę dla Was to tylko jedna sekunda, klik, a dla mnie to jest rozwój tego kanału. I widzę, że jest potrzeba takich kanałów. To się stało teraz bardzo popularne i też łatwiejsze poprzez rozwój YouTube'a, techniki, technologii i tak dalej. Także spotykamy się tutaj online jesteśmy razem w naszych emocjonalnych, uczuciowych, miłosnych rozterkach. Proszę Was o komentarze. Piszcie, czy rezonują z Wami moje wróżby. Proszę również zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś nowy tutaj na YouTubie. Pierwszy raz znalazłeś, znalazłaś mój kanał. Zostań z nami, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, żebyś dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a, ponieważ o różnych porach pojawiają się premierki z moimi wróżbami. kochani. Więc zobaczmy teraz dwie grupy, ale zanim Pokażę Wam dwie grupy. Chciałam zaprosić na wróżby indywidualne, które oczywiście są na podstawie Waszych dat urodzenia i Waszych zdjęć oraz osobistych pytań do kart. Dlatego proszę, napiszcie mi, jeśli... Macie taką potrzebę wróżby indywidualnej, ja odpiszę Wam oczywiście o warunkach. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem w filmiku i w komentarzach, więc znajdźcie mój adres e-mailowy i napiszcie, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Zapraszam. Dwie grupy. Pierwsza grupa szkiełko-kryszczałowe. Druga grupa serduszko porcelanowe różowe. Czyli pierwsza grupa jest to, i druga grupa to. Zaczynamy od pierwszej grupy: czy osoba ukochana tęskni za tobą? Się jeszcze jedna odwróciła. Ok, czyli tutaj mamy już kartę dwóch kielichów. Dwóch kielichów, czyli miłości, przepływania miłosnych, emocjonalnych, różnych energii. Widzimy tutaj żeńżan, czyli energia damska i męska, która w nieskończoności płynie spaja się ze sobą w jedność. Widzimy tutaj na pewno kielichy, które są pełne emocji. Pełne pięknych wibracji romantycznych. Czyli tutaj już rzeczywiście jest temat, że tak, że myśli. Rycerz kielichów, czyli amant walczący tutaj o Względy twoje. Paść buław, czyli pożądanie, zabawa, lekkość. Tęskni tej za lekkością, za seksualnością, za takim lekkim, lekką atmosferą w tej relacji. Trzyma rzeczywiście na starym nie chce nowego, tylko trzyma tutaj się te, tej relacji, tej znajomości. Trzyma się kurczowo rękoma i nogami i myśli tutaj o romantyczności, zalotach, flircie, o seksualności, ale niestety tutaj te aspekty, które są piękne w tych kartach umarły. Myśli o tym, że umarła ta relacja. Umarła być może, ponieważ nie mogło już tak da dalej to funkcjonować lub umarła śmiercią naturalną poprzez konflikty, odległość geograficzną lub różnice wasze, różnice w oczekiwaniach. Ale myśli on rzeczywiście tęskni za tym, by to się odrodziło. By to się przetransformowało i odrodziło. I by znowu przyszedł ten pozytywny czas, światło w tunelu, słońce na horyzoncie i te pozytywne wibracje między Wami. Wie on, że coś, znaczy wie ta osoba ukochana, niezależnie od płci, wie, że te emocje, te, ta piękna dualność, ta? która się tutaj... W tym Jin Jan spaja w jedność, że to umarło między Wami. I za tym ta osoba tęskni, by to się odwró odwróciło znaczy, żeby to się odrodziło, żeby to wróciło. To właśnie piękne uczucie. I tutaj, jako rycerz, rycerz kielichów, jeszcze być może ta osoba chce o to zawalczyć. Także tak, w pierwszej grupie tutaj na pewno jest tęsknota za czymś, co umarło, za czymś, co się skończyło. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, która wybrała serduszko różowe porcelanowe.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 Osoba za Czy osoba ukochana ze mną tęskni? Czy osoba ukochana ze mną tęskni? Czy osoba ukochana ze mną tęskni? Czy osoba ukochana ze mną tęskni? Czy okresowo ukochana za mną tęskni? Tak, ojej! Kochani, wyszła ta sama karta. Niesamowite. No, po prostu niesamowite. I w tej grupie również, również jest tęsknota. Pomimo to, że wyszła ta sama karta, tutaj konstelacja kart jest, naturalnie jest inna, więc muszę Wam to przetłumaczyć. Więc tutaj oczywiście jest ta sama karta wyszła, pomimo, że tak długo tasowałam, widzieliście Państwo i oczyściłam karty i tasowałam i e, obudziłam te karty, tak, e, jak ta wpłukam właśnie w karty tutaj trzy razy to obudzę je, tak, by na nowo się jakby tutaj obudziły do do nowej wróżby, tak także widzieliście Państwo, że zrobiłam cały ten e, cykl zabiegów i tutaj ta karta mi też wyszła jako podłoże, czyli ta sama tęsknota za tą jednością w dualności, nieskończonością tych pięknych wibracji. Ta sama tęsknota za pięknymi emocjami, uczuciami, za romantycznością. Tutaj ktoś odszedł, dziesięć mieczy. Ktoś z Was odszedł lub oboje odeszliście od siebie. Dziesięć mieczy to przeciążenie, balast. Nie mogliście już tego dźwignąć i po prostu to przerwaliście, ucieliście, zablokowaliście. Dziesięć mieczy to depresja, przygniotło Was coś, nie możecie się podnieść wręcz, coś dobiega końca. I tak ym, możemy powiedzieć o tej osobie Waszej ukochanej, ponieważ pytanie było, czy ta osoba za Wami tęskni, więc... Tutaj przygniotło to, o, tą osobę, właśnie to odejście, zakończenie tego związku. Jest ona w jakimś złym stanie emocjonalno uczuciowym. Jest tutaj jednak jakby splątana, sparaliżowana, nie może zrobić ruchu. Osiem mieczy, bardzo ostre karty. Dziesięć mieczy, osiem mieczy. Czyli coś, co się zakończyło bardzo szybko, tak jak cięcie mieczem. I tutaj ósemka mieczy to paraliż uczuciowy, blokady, lęki. Ta osoba jakby się zupełnie zablokowała, jest pasywna. Pasywna na uczucia, na to by coś zrobić. Nie chce nic widzieć w tej chwili, nie chce nic słyszeć i nie może się w ogóle jakby ruszyć z miejsca. I tutaj myśli ta osoba mózgiem, tak? Mózgiem, yy, intelektualnie, mentalnie, co ma zrobić? Tutaj być może jest tęsknota, właśnie za tą królową mieczy. Królowa mieczy to y, oczywiście są y, znaki powietrzne, tak jak bliźnięta waga wodnik. I y, tutaj być może ta osoba, Wasza ukochana, tęskni za taką, taką osobą spod tego znaka znaku, przepraszam znaku znaku zodiaku, już teraz rymuję i po prostu gramatycznie się tutaj że przepraszam więc chodzi o to, że tutaj ta osoba tęskni za królową mieczy, która być może jest ostra być może, nie wiem zraniła Waszą osobę Waszą osobę ukochaną słowem lub tutaj gwałtownym przecięciem, zakończeniem ucięciem, zablokowaniem ta osoba Wasza ukochana niezależnie od płci powtarzam jest teraz sama w samotności być może wieczorami lub w nocy szuka rozwiązania pustelnik, tak? Czyli izolacja, separacja, uczuciowa, uczuciowy dystans, jakby w samotności, szuka rozwiązania na ten problem, myśli, myśli i chce mądrze tutaj, na poziomie głowy, rozwiązać ten dylemat, co ma zrobić, tak? Ta osoba a twoja ukochana wygląda, że jest singlem. Ta osoba ukochana jest, pustelnik to jest też znak panny, chciałam powiedzieć. I tutaj ta panna, znaczy horoskopowa nie musi być oczywiście, ale może. Jeśli tutaj macie taką konstelację, chciałam jeszcze tylko powiedzieć powietrze ziemia, czyli tutaj powietrze ym, bliźnięta, waga wodnik i tutaj żywioł ziemski panna. Jeśli macie taką konstelację, to na pewno 100% jest to czytanie tej dla Was, tak? Ta panna, powiedzmy, lub jakiś inny znak, być może ogólnie z żywiołu Ziemi, ta panna tęskni tutaj za tą piękną, miłosną energią, za tym przepływem tych wibracji, właśnie cudownych, romantycznych. Wspomina ten czas i nie wie, zrobić, nie wie co zrobić, żeby naprawić ten czas, żeby ten czas jeszcze wrócił, przyszedł, lub no po prostu. Żeby wejść znowu w aktywną fazę, bo to jest ta osoba ukochana bardzo pasywna, tak? odchodząca, pasywna, odchodząca od zdarzeń, ale również smutna, załamana, wręcz depresyjna. Także tak, tutaj jest też duża tęsknota, ale również duży ból. Tutaj ta grupa druga jest przeciążona takim smutkiem, bólem, rozczarowaniem, żalem, płaczem. No i blokadami, lękami, by kogoś nie stracić na stałe, na zawsze i szukanie rozwiązań. Dziękuję. Bardzo duża tęsknota w grupach dwóch, czyli nawet, no powiedziałabym, karta, która się tu powtarza, tak, kochanków. Więc tę kartą zakończmy to czytanie. Dwie grupy są tutaj tą kartą, jak wspólnym mianownikiem, połączone ponieważ Wasze osoby ukochane tęsknią właśnie za tym, co przedstawia ta karta, za miłością w nieskończoności, za piękną, dualnością, która przeistacza się w jedność, za wibracjami romantycznymi, pełnymi pięknych momentów. Tego Wam wszystkim życzę, jak również sobie. Do usłyszenia. Już wkrótce.